Poranna kawa w Krakowie Columbus Cafe Czy Columbus Coffee Gdzieś Na przedłużeniu Starowiślnej Róg Starowiślnej i Ditla chyba Siedzimy ładnie z żoną A wystrój kawiarenki jest taki Wygląda całkiem ładnie Można się napić kawy i zjeść coś do tego ciekawego Jakieś ciastko czy kanapka Ja natomiast przez chwilę poczytam sobie gazetkę Kolumbus Cafe Kraków No i jeszcze Widoczek na Kolumbus kafe. Żona czyta gazetkę. Jeszcze raz widoczek na wystrój. Także, jak nie wiesz, gdzie wpaść na kawkę w Krakowie, to róg Ditla i starowiślnej. Kolumbus Cafe. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia.